Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki, jestem lekarzem medycyny transportu z Wrocławia i w dzisiejszym wideo poruszę temat yy, psychotestów dla kierowców robionych po alkoholu ale pacjentki czy kierowcy który dwa razy miał problem z tym alkoholem prawda i niestety jeszcze na dokładkę yy, mieszka za granicą Zacznę oczywiście od maila Witam Panie Doktorze w najbliższym czasie dostanę skierowanie na psychotesty powód dwa razy gaz mieszkam w jednym z krajów skandynawskich w Polsce bywam niezmiernie rzadko w tym roku będę najprawdopodobniej w lipcu Staram się aby data skierowania właśnie oscylowała w granicach tego miesiąca Mam nadzieję, że się uda Stały adres zamieszkania mam w województwie lubuskim i dowiedziałem się od Pani Naczelnik z Wydziału Transportu iż możliwe jest przeprowadzenie badań w innym województwie no i, i ponieważ przejeżdżam do Bolesławca, dlatego też będę przeprowadzała badania we Wrocławiu Przez internet znalazłam Pana gabinet i jeżeli byłoby to tylko możliwe, chciałabym właśnie tam przeprowadzić psychotesty Takie moje przypomnienie, psychotesty możesz przeprowadzić w, każdym, w każdej pracowni psychologii transportu w Polsce Psychotesty mówię po alkoholu Natomiast moje pytania są do Pana następujące Ile mniej więcej czasu trwa całe badanie? Czy może mi Pan w punktach napisać jak to wygląda po kolei? No, na stronach internetowych różnie to przedstawiają internauci I ostatnie pytanie, czy orientuje się Pan czy po pomyślnym przejściu psychotestów jest możliwość w tym samym dniu żeby zostały przeprowadzone badania lekarskie? Oczywiście, jeśli udałoby się zgrać wcześniej terminy proszę o odpowiedź Pozdrawiam. No, uczciwie powiem tak jeżeli chodzi o zgranie terminu wprawdzie wąb Dolnośląski że tak powiem no, jest we Wrocławiu tak jak moja pracownia bardzo wątpię, aby udało się zgrać termin no, tego samego dnia aczkolwiek nie mówię, że to nie jest możliwe tylko by trzeba się w zasadzie umawiać już z, z dwu-trzymiesięcznym wyprzedzeniem i wtedy jest duża szansa, że rano załatwiamy sprawę w WOMP-ie i jedziemy do mnie na psychotesty lub odwrotnie, po południu załatwiamy jednego dnia psychotesty a na drugi dzień jedziemy do WOMP-u aby dokończyć sprawę badań lekarskich Dużo tutaj jest zmartwień dużo tutaj widzę zmartwień o tym jak będą wyglądały te psychotesty no, czy długo będą trwały, i tak dalej, i tak dalej? No, mogę zapewnić tylko jedno: że naprawdę, jeżeli jesteś świadomym kierowcą, nie masz już jakichś tam problemów na, yy, z alkoholem, nie musisz sięgnąć do tego kieliszka, nie masz tego przymusu picia, no to yy, większość ludzi zdaje, naprawdę zdaje, i nie ma to znaczenia, że to jest taki test, czy to siaki test. Yy, są badania na mierniku czasu reakcji. No, Także mogę zapewnić, że yy, większych problemów dla osoby zdrowej nieuzależnionej od alkoholu to nie ma. Prawda? No, setki, a w zasadzie już w tej chwili tysiące kierowców, którzy przeszli przez moją firmę mogą to poświadczyć. Oczywiście nie setki tysiące przeszły za badania po alkoholu, ale setki tysiące przeszły yy, za różne yy, podczas różnych innych badań i tutaj nikt nie miał problemów. Natomiast, jak słusznie zauważyła internautka No... Prawdopodobnie po dwukrotnym nadużyciu alkoholu tutaj za kierownicą WOMP będzie wymagał WOMP będzie wymagał udokumentowania abstynencji alkoholowej. Roku udokumentowania abstynencji alkoholowej no i w tej chwili zastanawiam się sprawa, czy oni uznadzą jakieś dokumenty, jakieś inne zaświadczenia lekarskie przedstawione przez y, kraj inny z kraju skandynawskiego na przykład, a nie y, polskiego, prawda? Czy w tym momencie będzie trzeba przynieść jakąś przetłumaczoną dokumentację i szczerze mówiąc nie wiem jak Wam do tego podchodzi naprawdę nie wiem, chciałbym coś mądrego powiedzieć ja nie mam kłopotów z językiem angielskim, witam dokumenta znaczy może inaczej z jakimś skandynawskim językiem no to raczej mam kłopot, ale powiedzmy z językiem angielskim kłopotu nie mam, czyli być może dokumentacja rzeczywiście z jakiejś terapii w, tej, w tym kraju poświadczona przez tłumacza przyświęgłego. Także na tym kończę w zasadzie jeżeli masz jakiś podobny problem yy, mieszkasz za granicą yy, no niestety yy, za granicą mieszkasz a złapano Cię w naszym kraju nad Wisłą i Odrą czy Odrą i Wisłą no możesz oczywiście jeżeli mieszkasz gdzieś w jakimś moim rejonie yy, przyjechać na te psychotesty nie ma tu problemów większych no przy okazji mogę Ci poradzić poradzić, jak tam mniej więcej w WOMP-ie to badanie przebiega Także nie ma tutaj żadnej tajemnicy, ponieważ jest to wszystko zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia Natomiast pamięta jeszcze raz, no niestety przy recydywie to w WOMPie, czy lekarz WOMP bezrocznego okresu abstynencji alkoholowej i to udokumentowanej przez jakiegoś terapeutę, psychiatrę, czy innego lekarza się przepuści. Także na tym kończę jeszcze raz jak więcej Cię temat zainteresował, tutaj zasubskrybuj mój kanał YouTube Lekarz Medycyny Pracy, wpadnij też do komentarzy, jestem bardzo ciekawy co masz na ten temat do powiedzenia. Także bye bye, mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia i do zobaczenia w moim kolejnym wideo.